W poszukiwaniu jakichkolwiek wzruszeń Jak zawsze nocą przed siebie ruszę od światła do światła bo kolorowana neonami miasta bo kiedy nie ma miłości co dalej, co dalej tak mało mi zostaje prawie nic bo kiedy że złudzeń nie ocale, więc co dalej? Rano rodzi się hałas i umiera cisza. Tak blisko jutra zaczyna się dzisiaj. Przywiadła że filtrowałam moje serce z kamienia bo kiedy nie ma miłości co dalej, co dalej tak mało mi zostaje prawie nic bo kiedy nie ma miłości co dalej, co dalej dłużej żennie nie od Nie odzale, więc co dalej? Bo kiedy nie ma, nie ma miłości, co dalej? Bo kiedy nie ma, nie ma miłości, co dalej? Bo kiedy nie ma, Oh